Pomnóż 32,12 albo i 32,12 przez 0,5 albo 5 dziesiątych. Ułamki dziesiętne mnoży się dokładnie tak samo jak liczby całkowite a potem zlicza się miejsca po przecinku w mnożonych liczbach i tyle samo musi mieć wynik. Pokażę, o czym mówię. Pomnóżmy te dwie liczby. 32,12 RAZY 0,5. Wyrównałem liczby do prawej strony, bo na tym etapie pozycja przecinka nie ma znaczenia. Możemy wręcz udawać, że mnożymy 3212 przez 5. Przecinkami zajmiemy się później. Mnożymy zatem 5 przez 3212. 5 razy 2 to 10, 1 na górę. 5 razy 1 to 5, dodać 1 to 6. 5 razy 2 to 10, 0 na dole, 1 na górze. I wreszcie 5 razy 3 to 15, dodać 1 to 16. I koniec, bo przez to 0 nie trzeba mnożyć. 0 razy ta liczba to 0, więc wynik już się nie zmieni. 5 razy 3212 równa się tyle. Teraz musimy ustawić przecinek. Wystarczy policzyć wszystkie miejsca po przecinku w obu liczbach. Mamy ich 1, 2, 3. W mnożonych liczbach są 3 miejsca po przecinku. Tyle samo miejsc po przecinku musi być w naszym wyniku. Raz, 2 i 3. Stawiamy przecinek. 32,12 razy 0,5 równa się 16,060. 0 na końcu nie ma znaczenia. Wynik wynosi więc 16,06. Sprawdźmy jednak, czy na pewno jest poprawny. Mamy liczbę 32 i 12 setnych i mnożymy ją przez 0,5, a 0,5 to inaczej zapisane 0,5, czyli 1 jedna druga. Wychodzi na to, że po prostu dzielimy 32 i 12 setnych na pół. A ile wynosi połowa tej liczby? Połowa z 32 to 16, a połowa z 12 to 6. Wynik jest zatem poprawny.